Jeszcze raz widok na ratusz w spiszu Róg ulicy Daszyńskiego i Ratuszowej Przed ratuszem jakieś parasole, knajpka No i ryneczek, piski, wygląda. Tak, 10 lipca 2014 roku Przyszedłem stamtąd Od strony informacji turystycznej